Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Apostołowie prosili Pana Przymnóż nam wiary Pan rzekł Gdybyście mieli wiary jak ziarnko Gorczycy, Powiedzielibyście tej morwie Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze A byłaby wam posłuszna Kto z was mając sługę, który orze lub pasie Powie mu, gdy on wróci z pola Pójdź i siądź do stołu Czy nie powie mu raczej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 Aby upewnić się, że nie jest to pomyłka tłumacza, musiałem sprawdzić w tekście greckim, czy aby na pewno ewangelista użył słowa achrejoi, które oznacza coś niepotrzebnego lub bezużytecznego. Słowo to w Biblii występuje zaledwie dwa razy: raz u świętego Mateusza i raz właśnie tutaj, u świętego Łukasza. W Ewangelii Mateuszowej mowa jest o nieużytecznym słudze skazanym na wieczne potępienie. Łukasza Chrystus poleca nam, abyśmy, wykonawszy wszystko zgodnie z wolą Boga, na koniec nazwali siebie bezużytecznymi sługami, godnymi wiecznego potępienia. Ten, kto nie rozwija w sobie cnoty pokory, nigdy nie zrozumie tych słów Jezusa. Zrozumie jedynie ten, kto ćwiczy się w pokorze. Pokorę zdobywa się poprzez świadomość, że wobec Boga jestem dosłownie niczym prochem na wietrze. To z Jego woli istnieje i dzięki Jego łasce rozwijam się i staję się coraz bardziej podobny do Niego. Nie ma w tym ani grama mojej zasługi. Wszystko zawdzięczam wyłącznie Jemu. Każda inna cnota wyrasta z pokory, jak gałąź spnia drzewa. Nie ma wiary, nie ma miłości, ani też chrześcijańskiej nadziei bez pokory. Pokora otwiera drogę do życia cnotliwego. Jest gruntem, z którego wyrasta wiara i pozostałe cnoty. Nie mogę nazwać siebie człowiekiem wierzącym, jeśli nie ma we mnie prawdziwej pokory. Pokora bowiem Ustawia na właściwym torze relacje między mną a Bogiem, między mną a drugim człowiekiem, między mną a społeczeństwem i światem, w którym żyję. Bez pokory te relacje są zaburzone, zakłócone moim egoizmem i pychą. Te dwie główne wady sprawiają, że kocham i wierzę bardziej sobie niż komukolwiek innemu, nawet Bogu. Wiara i miłość oraz pozostałe cnoty uzależnione są od pokory. Czym większa pokora, tym większa wiara i miłość. Tam, gdzie króluje pycha i egoizm, tam panoszy się ateizm i profanacja miłości. Czy zabiegam o wzrost pokory w moim życiu? Czy staram się uniżyć wobec Boga, aby ustawić relacje z Nim w sposób właściwy?